Witam serdecznie wszystkie kochane znaki żywiołu ziemskiego, byki, panny i koziorożce. Kochani, to dla was horoskop, wróżba na miesiąc październik z kart Le Normanda i Tarota oraz orakel energetyczny na koniec. Więc zapraszam do wysłuchania. Zrobię dla każdego znaku z osobna. Więc mam nadzieję, że pokażą coś karty, jakieś wskazówki, rady, porady dla właśnie tych znaków ziemskich. Dziękuję, że Państwo odwiedzają mnie dzisiaj w piątek. Wróżba jest na miesiąc październik, czyli na miesiąc jesienny. Październik już się zaczął, więc ciekawa jestem, co rokują nasze karty na ten miesiąc. Proszę napisać mi w komentarzach, czy rezonują te wróżby z Państwem, jakie macie znaki zodiaku. Proszę zasubskrybować mój kanał Orakel Miłości u jeśli tego jeszcze Państwo nie zrobili, by otrzymywać darmowe wróżby na różne tematy i zawiadomienia o moich filmikach. Kliknij subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, by YouTube zawiadamiał Cię o wszystkich moich wróżbach. Proszę również o lajki, komentarze. Dziękuję serdecznie. Zaczynamy, kochani moi, od byków. Karty już przetasowałam, przeczyściłam i yy, wybrałam. I zobaczmy, co pokazuje Lenormand. Tutaj jest jakaś izolacja. Izolacja, samotność. Być może czujesz się osoba pytająca, samotna, po jakimś rozstaniu, czy rozwodzie, czy kryzysie w związku. Jest jakiś dystans, nie ma kontaktu z partnerem, partnerką. Jest izolacja. I potrzeba właśnie samotności, spokoju. Być może jest również ze strony partnera jakaś oziębłość uczuciowa, lub ty również emocjonalnie potrzebujesz teraz dystansu. Karta ta mówi właśnie o byku Pannie i Koziorożcu. Jest to właśnie ta karta numer 19 w Lenormandzie, która przedstawia również znaki żywiołu ziemskiego. Więc ta pierwsza karta, która mi tutaj wypadła, przedstawia właśnie te trzy znaki horoskopu, które dzisiaj mają wróżbę. Tu jest jakaś oziębłość właśnie pomiędzy Wami, partnerami. Potrzeba właśnie uczuciowego dystansu. Coś się skończyło, nie ma spotkań, nie ma komunikacji, być może jesteś zraniona, jesteście być może oboje zranieni. Natomiast ta izolacja, jeśli chodzi tu o związek sprawy miłosnej, i uczuciowe, się zakończy. Niedługo, ta karta mówi o jesieni, więc jest już jesień, przyjdzie stabilizacja. Zakończy się Tutaj ta, ten etap, ten etap dystansu, oziębłości, braku, braku kontaktu, braku regularnych spotkań, to się zakończy raptownie, i właśnie teraz w jesieni rozwinie się coś, czego właśnie się tutaj jakby obawialiście, że jest to już zakończone, ale rozwinie się coś znowu w stronę, stabilności rodzinnego ciepła czy rodzinnej atmosfery. Znowu Wasze prywatne życie tutaj się ustabilizuje. Wasz dom yy, jako fundament tak, Waszej egzystencji, yy, który macie, będzie tutaj znowu pewny. Także jeśli pytacie jakąś osobę kochaną, za którą tęsknicie, to tutaj przyjdzie ta stabilność związku z powrotem. Jeśli problemem była wierność, jakieś podejrzenia, może zazdrość, tutaj okaże się, że właśnie ten mężczyzna, który wróci, być może spod znaku raka, skorpiona lub ryb, tutaj ta karta opisuje mężczyznę lojalnego, wiernego, przyjaznego, zaufanego, na którego możesz liczyć, lub również ten temat wierności, który był ewentualnie problemem w Waszym związku lub podejrzewaliście o coś partnera, tutaj wróci partner, by udowodnić Wam właśnie, że jest wierny i lojalny. Karta ta mówi o partnerze, być może bratniej duszy nawet, który chce się pogodzić, chcę byś mu zaufała chcę Ci pomóc wesprzeć Cię chcę być wierny chcę być też przyjacielem chcę by ten związek opierał się na przyjaźni, lojalności i wierności Karta ta opisuje mężczyznę o być może brązowych włosach um, który jest bardzo zaangażowany i właśnie pomocny um, tutaj jest na pewno w październiku temat związku. Temat związku, który jest bardzo istotny, czyli jakiś powrót z izolacji, powrót tutaj z kryzysu, odnowienie się, stabilizacji związku, związku opartego na przyjaźni, zaufaniu i wierności. Także tutaj wyciągnie ktoś rękę lub Wy również chcecie pogodzić się, chcecie, by... Z tym partnerem, o którym myślicie, jeszcze raz tutaj coś się właśnie udało, potoczyło dobrze i stabilnie. Tutaj należy wyciągnąć rękę, jakby ośmielić też partnera, by on również wyciągnął rękę na zgodę lub wyszedł z izolacji, byście Wy również wyszli z tej izolacji, oziębłości. I tutaj jeszcze raz musicie przegadać, wszystko przeanalizować. Wziąć odpowiedzialność za ten związek, pracować nad tym związkiem, podsumować bilans jakby zrobić tego związku, co należy poprawić i uczyć się z Waszych doświadczeń w tym związku, z Waszych błędów. I Jeśli było źle, to po prostu puśćcie to w niepamięć i zacznijcie jeszcze raz. Tutaj y, mówi ta karta o uwolnieniu się ze starych lastów, ze starych balastów, ze starych obciążeń, z chaosu, który był między Wami, kryzysu. Y, proszę też nie mieć żadnych wyrzutów sumienia za to, co było, tylko zamknąć ten kapitel, jakby ten rozdział i spróbować jeszcze raz na nowo, ale związek, relacje z partnerem, gdzie... Opieracie po prostu tą relację na przyjaźni, lojalności, wierności, zaufaniu. Tutaj jeśli chodzi o sprawy związkowe, należy je na pewno uleczyć, dojdzie od nowo do spotkań. Karta numer 5 w Lenormandzie mówi o drzewie, o drzewie, czyli rozrośnięciu się czegoś właśnie na nowo. Tutaj silne drzewo rozkwita piękne kwiaty, piękna natura otaczająca to drzewo, czyli tak samo rozkwitną znów Wasze uczucia, emocje, Wasza miłość, Wasza relacja, gdzie będziecie krok po kroku budować w sposób zdrowy jeszcze raz właśnie Wasze kontakty. I tutaj coś właśnie się wzmocni. Kryzysy są również po to, by je wspólnie przechodzić i żeby coś jakąś więź być może wzmocnić poprzez to, że się walczy o partnera, partnerkę i walczy się o ten związek. Czyli tutaj to drzewo mówi o stabilności, o stąpaniu właśnie po ziemi konkretnym. To są też znaki ziemskie. Byk Panna Koziorożec, teraz mamy wróżbę dla byka. Oczywiście byk jest mocno stąpający po ziemi i tutaj to drzewo też symbolizuje taką właśnie kartę, gdzie jest stabilizacja, gdzie stąpamy bardzo mocno, realistycznie po ziemi. Także tutaj coś się naprawi, coś się pięknie rozwinie, rozrośnie i tutaj ta karta to potwierdza. As kielichów, czyli początek nowej miłości, początek nowej fazy, nowej szansy, nowego początku właśnie Waszej relacji jeszcze raz, ale w inny sposób, ucząc się na starych błędach. Wszystko się wyjaśni, co było między Wami. Jest tutaj gwiazda, czyli szczęśliwa, szczęśliwa karta, karta szczęścia pod szczęśliwą gwiazdą, czyli rozwój tego związku przyniesie pozytywny, pozytywne szczęście. jakby. No i tutaj mamy koło fortuny, czyli sprawy się szybko obrócą na dobre. Tego życzę oczywiście wszystkim kochanym bykom, by to się tutaj w ten sposób rozwiązało. Wszyscy ci, którzy zaglądają te wszystkie byki i nie pytają się o znaki uczuciowe, to mówimy tutaj na przykład o jakichś sprawach urzędowych. Karta wieży, czyli karta dziewiętnasta w Lenormandzie mówi o wieży. Ta wieża symbolizuje również urząd lub sąd gdzie tutaj skończą się jakieś sprawy ciężkie dla Was urzędowe, jesienią przyniosą plony, tutaj te sprawy, które żeście w sądzie czy w urzędach załatwiali i wszystko rozwinie się bardzo stabilnie. Tutaj, że możecie liczyć też yy, na pomoc przyjaciela, przyjaciółki, przyjaciół, którzy Wam w tych sprawach tu urzędowych mogą pomóc, być może musicie podpisać jakieś nowe czy lepsze umowy, i to tutaj się wszystko uda, ponieważ jest właśnie karta pozytywnego rozwoju, roz, dobrego, stabilnego rozwoju i tutaj wszystko, co robicie, nowy początek, wszystko, co robicie, właśnie róbcie z miłością, z pasją, z, no, z zaangażowaniem, z motywacją. I to przyniesie dobre rezultaty. I na pewno Wasze sprawy tu urzędowe, sądowe, czy załatwiania różnych, nie wiem, czy nowych pozycji, czy nowych kontraktów, nowych umów, czy banku jakichś kredytów, wszystko to zakończy się oczywiście pozytywnie, ponieważ karta szczęścia, karta gwiazdy, karta nadziei i dobrego rozwoju. Także dla byków bardzo, bardzo pozytywny rozwój spraw w październiku. Tego Wam, kochane byki, życzę. I zapraszam teraz... Wszystkie panny. Wszystkie panny zapraszam na wróżbę na miesiąc październik. Proszę o wskazówki na miesiąc październik dla wszystkich panien. Proszę o wskazówki dla wszystkich panien. Proszę o wskazówki dla wszystkich panien na miesiąc październik. Proszę o rady i wskazówki. Tutaj panny myślą o czymś, o rozwoju jakiejś stabilności, o rozwoju, powiedziałabym, uczuciowej stabilności, ponieważ tutaj mamy uczucia. Wszyscy ci, co nie pytają o miłość, uczucia, emocje, to chodzi również o finansową stabilizację. Czyli wszystkie panny, które myślą o finansach, to finansowa stabilizacja, natomiast te osoby, które myślą o uczuciach, to tutaj pokazuje się ważny temat dla panien w październiku. Y, emocjonalna, uczuciowa stabilizacja, y, by wyjść z jakiejś opresji, tutaj, z jakichś nie wiem, kryzysów. Y, dlatego będzie tutaj wzmożona jakaś komunikacja między wami, panny, i partnerem, partnerką, osobie, o której myślicie. I będzie y, bardzo jakiś miły moment, miłe rozmowy, zaproszenia, niespodzianki bardzo dobry rozwój spraw poprzez tą komunikację coś ładnego, pięknego coś miłego, przyjemnego się z tej komunikacji między wami rozwinie czego pragniecie, o czym marzycie czyli tutaj komunikacja czy pisemna czy telefoniczna tak czy właśnie jakiś kontakt konkretny stworzy właśnie tutaj bardzo miłą niespodziankę, pozytywna być może wymiana właśnie tutaj zdań i nawet być może nawet wizyta partnera, partnerki, o której myślicie. Być może zaproszenie na randkę, na jakieś spotkanie, na jakąś imprezę, czy na jakąś ucztę właśnie, czy do przyjaciół, czy, na, czy na, po prostu w jakieś miłe miejsce, ponieważ tutaj z tej komunikacji rozwinie się coś bardzo przyjemnego, pozytywnego. Kochani, chodzi o to, że przerwał się między Wami jakiś kontakt, związek został przerwany. Wasz związek został raptownie, bardzo raptownie okaleczony. Kontakt, spotkania, rozmowy, wszystko to zostało błyskawicznie w mgnieniu oka wręcz zakończone, zablokowane, przecięte, tak urwane. Teraz jednak jesienią myślicie, panny, o tym, by coś odnowić. By coś odnowić właśnie, jeśli chodzi o sprawy związku, związkowe, relacyjne. Tutaj ważne jest opanowanie, cierpliwość, równowaga, balans. Tutaj mamy anioła, anioła stróża, który czuwa nad rozwojem spraw. Czyli dajcie tutaj polepszeniu się tej sytuacji, związku, emocji tyle czasu, ile Wszechświat na to potrzebuje czyli wszechświat, anioła, archanioły, czy opatrzność Boża, we wszystko, w co wierzycie, by sami, czuwa tutaj nad rozwojem tego związku. Zaufajcie temu, że wszystko ma swój czas, wszystko idzie według przeznaczenia i macie, jesteście po prostu tutaj pod ochroną. Także... Jeśli trzymacie się mocno tego partnera, związku, którego nie chcecie stracić, uwierzcie jednak, że powrót, pozytywny rozwój potrzebuje właśnie tutaj sterowania wszechświata i wszechświat weźmie sobie do pozytywnego rozwoju taki czas, który on będzie uważał za stosowny, więc zaufajcie w te sprawy, że one potoczą się tutaj same, pozytywnie. Zobaczmy jeszcze wskazówkę Taruta. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy się pytają o sprawy finansowe, ważna jest stabilność tutaj finansowa w październiku poprzez jakieś tu rozmowy, zaproszenia być może na rozmowy kwalifikacyjne czy podpisanie jakichś nowych umów. Miesiąc jesień Pora jesienna, przepraszam, miesiąc, październik czy pora jesienna przyniesie Wam jakieś tutaj pozytywne plony, jakiś pozytywny rozwój spraw, jeśli chodzi o nowe umowy, nowe sprawy urzędowe, nowe kontrakty, może jakiś tam sprzedaż kupno domu czy nową pracę, umowę o pracę, awans, lepsze zarobki. I tutaj właśnie Opatrzność Boża też nad tym czuwa. O, chodzi tu być może o powiększenie właśnie zasobów finansowych, czy zarobienie jakichś pieniędzy, czy spłacenie długów. Tutaj w październiku będzie też jakiś ważny miesiąc, jeśli właśnie chodzi. Tutaj byście zobaczyli nowe jakieś perspektywy rozwoju. No, jesteście smutni, czy smutne z powodu właśnie tutaj tych jakichś kryzysów, czy, czy, czy emocjonalnych, czy finansowych, ale to się zakończy, jest śmierć. Czyli zakończy się tutaj, kochani, ten płacz, smutek, rozczarowanie, jakaś depresja, dziewiątka mieczy, czyli no żal po stracie właśnie tutaj jakiegoś partnera. Zakończy się ten smutek i otworzy się nowa perspektywa. Zacznie się coś nowego. Widzicie tutaj słońce na horyzoncie, czyli nowa nadzieja, że właśnie ten partner powróci, wyciągnie rękę, tutaj coś się nowego poprzez kontakt wasz pisemny wydarzy, co będzie miało pozytywny rozwój. Także śmierć mówi o śmierci tej samotności, smutku, rozczarowania i na rodzinach na nowo właśnie tego związku. Cesarz. Cesarz, osoba zrównoważona, spokojna, stabilna, czyli mężczyzna, który jest stabilny, który chce jeszcze raz stabilnego związku, cesarz sam w sobie jest stabilny i chce stabilnych relacji tutaj jest osoba, która owszem jest władcza jego symbolem jest władza na pewno on jest no, też w związku bardzo władczy, chce mieć dużo do powiedzenia być może też zaborczy czy no, silną ma bardzo osobowość niemniej jednak jest również bardzo dobrym partnerem ktoś taki właśnie tutaj chce do Was napisać chce mieć z Wami właśnie komunikację, która narodzi nowe kontakty początek AS AS mówi o początku AS Buław mówi o początku aktywności pożądania namiętności energii znowu którą będziecie mieli będzie się miały w miesiącu ym, w październiku, jakiś nowy początek i nowa aktywność właśnie tutaj. Coś się znowu zacznie między Wami. Dla wszystkich tych, którzy nie pytają o związki, oczywiście ten nowy początek, As Buław mówi o aktywności Waszej dla tutaj szukania nowych rozwiązań i te rozwiązania przyjdą. Yy, ponieważ um, AS mówi o początku, a buławy mówią o tym, żebyście energicznie, aktywnie właśnie tutaj szukali nowych rozwiązań na Wasze sprawy, dla Waszych spraw y, finansowych, zawodowych i sta Waszej stabilności zawodowo-finansowej. Dziękuję wszystkim Pannom, kochane Panny, życzę Wam, by się to spełniło, ponieważ pozytywny obrót spraw Pokazały karty. Zapraszam wszystkie koziorożce. Kochane koziorożce, zapraszam Was serdecznie na wróżbę na miesiąc jesienny październik. Zobaczmy, co pokażą karty dla koziorożców, czyli też znak ziemski. Wszystkie te znaki byk, panna, Koziorożec są znakami bardzo twardo stąpającymi po ziemi potrzeb, mówią o potrzebie dużej, wielkiej, ogromnej potrzebie stabilności, bezpieczeństwa także są to znaki właśnie ziemskie dlatego, że racjonalnie myślą ym, zawsze wybiorą na pewno bezpieczeństwo stabilność Zobaczmy dla koziorożców, co pokażą tutaj karty Lenormanda. Proszę o wskazówki dla koziorożców. Koziorożce, jakby były na rozdrożach, nie, na rozdrożu nie wiedzą jaką podjąć decyzję, Jakieś nowe, być może tutaj umowy, sprawy urzędowe, czy sprawy właśnie kredytów, czy sprawy umów. Ym, tutaj, no, jakieś nowe pomysły. Kobieta ciężarna mówi nie tylko o tym, że być może ktoś, kto, ktoś z Was, o rzeczywiście, w dosłownym tego słowa znaczeniu, jest w ciąży, chce mieć dziecko, przyjdzie na świat w październiku jakieś nowe dzieciątko, i zaczną się oczywiście tutaj nowe sprawy, nowy rozdział w życiu waszym, ale tutaj mówi ta karta kobiety ciężarnej również o płodności waszych pomysłów, tak waszej kreatywności, coś jakieś nowe pomysły się narodzą. Być może chcecie otworzyć nową firmę, chcecie zmienić pracę, chcecie pójść w innym kierunku, chcecie się czegoś uczyć, doszkalać. Tutaj bardzo dużo pomysłów, właśnie płodność, aktywność Waszego umysłu. Macie dużo pomysłów, nie wiecie, który wybrać, stoicie na, na, na rozdrożu dróg, nie wiecie, jak się zdecydować, ponieważ macie wiele możliwości. Natomiast tutaj pokaże się jakaś nowa szansa, nowa umowa, być może nowe jakieś tu możliwości, czy nawet, nie wiem, podpiszecie coś, czy kupno domu, czy nowa praca, czy jakieś nowe kontrakty tutaj notarialne, czy, czy właśnie finansowe, ponieważ pokazuje się tu jakby nowy rozdział w październiku dla koziorożców. Tutaj właśnie wyciągacie rękę do, po nowe sprawy jakby, tak, w metaforycznym tego słowa znaczeniu przejmujecie inicjatywę i odpowiedzialność za nowe sprawy za nowe doświadczenia za coś co chcecie właśnie nowego w waszym życiu by się rozwinęło stare sprawy rzeczy zamykacie za sobą i wyciągacie rękę tutaj po nowe no ta sprawa mówi tu o uczuciach lub również finansach czyli w zależności o co kochani pytacie Nowy, nowy rozwój uczuć, y, pięknych, jakichś tutaj głębokich emocji lub właśnie tu sprawy finansowe, które się dobrze potoczą, jeśli Wy będziecie również kreatywni i aktywni. Tutaj akcja, właśnie o tym mówię, karta numer jeden, nowy początek, czegoś właśnie y, zupełnie nowego i jakaś decyzja, podjęcie decyzji właśnie na coś zupełnie nowego, czy w związku, czy w finansach, czy w zawodzie, czy jeśli chodzi o Waszą egzystencję. Akcja, i to szybka, w październiku po coś nowego. Czyli coś przyjdzie poprzez Waszą aktywność, energię, energiczność i kreatywność, coś przyjdzie nowego, jakaś nowa szansa, jakieś nowe propozycje i musicie zostać tak jakby cały czas aktywni, by to się właśnie dobrze potoczyło lub no, ewentualnie to jakaś podróż czy praca, gdzie y, jest ta praca oddalona gdzieś od domu, czy, gdzie będziecie musieli jeździć do tej pracy, bo ta karta mówi też o środku transportu, czyli o aucie na przykład, tak, którym jeździmy. Więc y, na pewno akcja, na pewno aktywność, tak, i zmiany. O tym mówi ta karta. Tutaj ta karta znowu mówi o jakiejś podróży, czyli tak jak już mówiłam, podróż, no jeśli planujecie urlop, no to oczywiście urlop w październiku tutaj wychodzi, a jeśli planujecie jakąś inną pracę, być może za granicą, być może oddaloną od domu, to tutaj się to uda, ponieważ ta karta mówi o biznesie, o pracy, o sprawach zawodowych, gdzieś w podróży, czy jakiś jest dystans geograficzny, właśnie jakaś praca gdzieś dalej od domu, czeka na Was propozycja pracy być może za granicą, także tutaj jakieś marzenia, które się mogą spełnić, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to chcecie się spotkać tutaj z Waszą osobą ukochaną, chcecie jechać, jeśli jesteście oddaleni, jeśli partner, partnerka mieszkają daleko, chcecie jechać, zobaczyć się, spotkać, umówić, porozmawiać, spędzić miło ze sobą czas. Proszę o wskazówkę dla koziorożców na miesiąc październik. Proszę o wskazówkę dla koziorożców. Smutek, smutek, smutek. Cztery, cztery miecze mówią o smutku, o potrzebie przemyślenia. Odłóżcie na bok, odsuncie na bok emocje, odsuncie emocje, uczucia. Pomyślcie tutaj na poziomie mentalnym, co należy zrobić w miesiącu październiku, by się coś tu nowego, bardzo ważnego dla Was wydarzyło. Jeśli chodzi o emocje, lub sprawach zawodowych, finansowych. Przemyślcie wszystko, ponieważ macie tutaj bardzo dużą pomysłowość, więc przemyślcie swój plan, kochani, w miesiącu październiku i nie smućcie się, jeśli tutaj są jakieś sprawy właśnie nie po Waszej myśli. Brakuje Wam emocjonalnego spełnienia. No tutaj królowa... Królowa Pentakli, czyli Królowa Monet mówi jednak o stabilności, o sprawach zawodowych lub jeśli w związku chcecie jakichś zmian, szukacie coś nowego, to oczywiście o związku stabilnym, długotrwałym, solidnym, który da Wam bezpieczeństwo. To marzycie o tym. Jeśli jesteście w ciąży, chcecie mieć dziecko, tym bardziej chcecie zabezpieczenia ze strony partnera, czyli Królowa Monet mówi właśnie o takim o takim partnerze, o takim związku, który jest na stałe stabilny, zrównoważony gdzie panuje balans harmonia o, tutaj mamy jakąś parę kochani, królowa pentakli, król pentakli czyli mamy parę i właśnie takie małżeństwo, czy taki związek chcecie stworzyć król pentakli, królowa pentakli mówią o związku oczywiście dwóch partnerów, którzy są ze sobą statusem, równi, którzy chcą tego samego, którzy oczekują od partnera stabilności, bezpieczeństwa, lojalności, wierności, chcą po prostu być ze sobą w związku długotrwałym, solidnym. Także takie tej potrzeby macie. No, wspaniale wychodzi królowa, Pentakli, król Pentakli, czyli para nam wyszła, związek, sprawy emocjonalne, które się szybko potoczą, rozwiną dla koziorożców w miesiącu, październiku, tej pozytywnie. Zobaczmy jeszcze dla wszystkich znaków żywiołu ziemskiego orakel energetyczny. Jakie energie są ważne dla wszystkich byków, pan i koziorożców? Wow! no uwaga kochani tutaj mamy diabła znaczy kartę y, y, oszustwa y, rozczarowania y, być może nieuczciwości, kłamstwa ta karta jest tutaj y, w, tym, w tej talii oraklu energetycznego równa z kartem diabła w tarocie, więc kochani uważajcie tu na jakichś oszustów na jakieś nieszczerości nieszczero, nieszczere y, osoby, czy w miłości, w partnerstwie czy w biznesie w pracy, w współpracy Uważajcie tutaj na fałsz Na ewentualne oszustwo po prostu I tutaj y, Trzecia czakra Dla wszystkich znaków ziemskich pa, Byków pan, kozioro, pan i Koziorożca Do oczyszczenia y, Trzecia czakra Kochani moi To jest y, solar plexus czakra Już kochani mówię Wam O co tutaj W tym chodzi Solar plexus, czakra to jest tak zwana czakra słoneczna. Czakra słoneczna jest do oczyszczenia i otwarcia. Tutaj właśnie dla wszystkich tych znaków. Czakra splotu słonecznego, tak się to nazywa po polsku, jest umieszczona pomiędzy znaczy na środku klatki piersiowej. Przede wszystkim jest ona odpowiedzialna za poczucie własnej wartości. I jest ona ważna, ponieważ jeśli ona jest zamknięta, właśnie czakra splotu słonecznego, jeśli jest zamknięta, nieoczyszczona, to boisz się zaangażowania w związek z partnerem. Nie wiesz, jak tworzyć nowe, zdrowe, długie, właśnie długotrwałe, bezpieczne relacje z innymi. Nie tylko z Twoim partnerem czy mężem, ale również yy, na przykład zdrowe relacje w pracy, tak, we współpracy z innymi. Także tą czakrę... Yy, Siu, znaczy, zaraz to jest czakra. Moment, raz, dwa, trzy, cztery, piąta. Właśnie piąta. Tą czakrę piątą z y, plotu słonecznego należy oczyścić. Najlepiej y, można ją oczyścić na przykład żółtą świecą, y, żółtą świecą, y, i powiedzieć sobie właśnie, afirmować, że oczyszczam czakrę z plotu słonecznego, otwieram czakrę z plotu słonecznego. Chcę angażować się w relacje z innymi, chcę zaangażować się w związek z partnerem. Chcę zbudować zdrową relację z partnerem i z wszystkimi moimi kolegami, koleżankami z pracy lub z wszystkimi przyjaciółmi. Także to jest bardzo ważne, by w ten sposób medytować i by na przykład żółtą świecą oczyścić tą czakrę splotu słonecznego. Takie są rady tutaj e, kart. Dziękuję serdecznie, kochane byki, panny i koziorożce. Także mam nadzieję, że się tutaj wszystko dobrze rozwinie dla wszystkich znaków żywiołu ziemskiego. Ja Państwu życzę pięknego miesiąca października, pięknej jesieni i pozytywnych spraw, y, pięknych energii, zdrowych, związków i szczęścia w miłości. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Już wkrótce.